Szczerze mówiąc jestem rozczarowany. Serio, nie wiem dlaczego AMD zaczęło robić takie rzeczy. Miesiąc temu, gdy prezentowali swojego flagowca, czyli Ryzena 7950X3D, mówili, że to jest najlepszy procesor dla graczy. I wiecie co? Myślę, że nie powiedzieli nam całej prawdy. Bo to nie jest wcale najlepszy procesor do gier. To jest najlepszy procesor do gier. Ryzen 7800X3D, który debiutuje dzisiaj. I wytłumaczę Wam, dlaczego na papierze ten w teorii słabszy procesor jest lepszy w grach niż jego dużo droższy, starszy brat. Ja testując miesiąc temu 7950X3D, na dobrą sprawę nie miałem żadnych problemów. Ale to, że ja nie miałem żadnych problemów, nie znaczy, że inni nie mieli. I nie wiem serio, czemu AMD sobie to zrobiło ale w tamtym filmie zwracałem uwagę na to, że w momencie, gdy procesor, albo powinienem powiedzieć sterownik chipsetu, wykrył uruchomioną grę, przerzucał praktycznie wszystkie jej procesy na jeden chiplet CCX, ten, który miał dodatkową pamięć, tą 3D v Cache. I w takim dużym, naprawdę bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że gdy była uruchamiana gra, wyłączało nam się pół procesora. Miało to poprawić opóźnienia i polepszyć FPS uzyskiwane na tym procesorze. I jeśli sterownik działał poprawnie, to faktycznie było lepiej. I wiecie co? Im dłużej nad tym myślę, tym większy problem z tym mam. Głównie z tym, jak AMD przedstawia te procesory. Po pierwsze AMD reklamuje te mocniejsze procesory jako takie, które mają kolejno 144 MB cache'u, 140 MB cache'u i dopiero ten 7800 ma 104 MB cache'u. I tak Technicznie jest to faktycznie prawda, bo w rzeczywistości fizycznie tyle tej pamięci podręcznej jest w tych procesorach, ale coś z czego ja nie do końca zdawałem sobie sprawę w momencie, gdy testowałem miesiąc temu ten procesor to to, że gdy przecież 1 CCX jest praktycznie wyłączony, te rdzenie są zaparkowane, to do swojej dyspozycji wcale nie mamy aż tak dużo cache'u. Jeśli sterownik chipsetu wyłącza 1 CCX i gramy w grę, to ta wartość w przypadku flagowca maleje do 96 MB pamięci poziomu L3, czyli takiej samej wartości jak ten 7800X3D. Czyli sterownik robi pyk, abracadabra i Twój 7950X3D to teraz 7800X3D. Jeszcze gorzej wypada to w przypadku procesora 7900X3D, który po uśpieniu ccx ma w teorii tyle samo pamięci i cache, ale będzie działał tylko z sześcioma rdzeniami, bo połowa rdzeni się usypia. Czyli wypadnie najgorzej z całej trójki. I okazuje się, że jest tutaj jeszcze jeden problem, bo ten cały sterownik bazował na Xbox Game Bar. Ja nie pastwiłem się nad nim przesadnie i wychodzę z takiego założenia, że jeżeli coś wygląda głupio, ale działa, to nie jest głupie. Natomiast okazuje się, że dużo osób miało z tym problemy i faktycznie często te rdzenie nie były parkowane. Ale nawet gdy driver działał dobrze i przerzucał grę na pierwszy CCX, to niektóre procesy Windowsa mogły przypadkowo wybudzać ten drugi CCX, który będąc aktywnym ciągnął wydajność procesora w dół. Ale to nie koniec, bo ten sterownik chyba był w ogóle pisany jakoś na kolanie. Przykładowo ja doświadczyłem błędu, gdzie... Rdzenie usypiały się w procesorze, który nawet tego dodatkowego cache'u nie miał. Tutaj zobaczcie przykład z procesora 7700 i część rdzeni była wstrzymana. Trzeba jednak oddać AMD to, że przy okazji premiery tego procesora właśnie zwrócili mi na to uwagę, że jest właśnie takie niepożądane zachowanie. No i myślę sobie, no okej, okay, zdarza się tak, no to zainstaluję sobie nową wersję sterownika chipsetu i będzie po problemie, prawda? No właśnie, nie do końca. Wiecie, jakie rozwiązanie problemu proponuje AMD? Format Windowsa. Nie zrozumcie mnie źle. Dla mnie osobiście format Windowsa to nie jest problem. Mogę go sobie robić co tydzień, zajmuje mi to pół godziny czasu. Tylko osobiście ja mam problem z tym podejściem i chodzi mi tu po prostu o zwykłych ludzi. AMD tłumaczy się tym, że to rzadko się zdarza, że ktoś zmienia lepszy procesor na gorszy. I kumam to. Ale kurde, są dużą firmą i muszą brać wszystkie przypadki pod uwagę, a nie, że jak ci nie działa to zrób sobie format. Finalnie ja dostałem listę komend, które musiałem wprowadzić w terminalu, żeby ten problem naprawić i zainstalować na nowo sterownik. I okej, okay, zadziałało mi to na całe szczęście, tylko dlaczego to nie zostało zaimplementowane na poziomie instalatora nowego sterownika chipsetu, który ten błąd by poprawił? Na całe szczęście po tej przeprawie 7800 X3D działa na mojej platformie testowej tak jak trzeba. Natomiast z tego co wiem to nie wszyscy testerzy mieli tyle szczęścia. No i mówiłem na samym początku, że ten ośmiordzeniowy procesor w wielu grach wypada lepiej niż niż ten 16-rdzeniowiec. I ci z Was, którzy słuchają uważnie, to myślę, że już wydedukowali, dlaczego tak się dzieje. Otóż ten procesor ma tylko i wyłącznie jeden CCX. Cała pamięć podręczna jest w jednej puli i nie trzeba żadnego butlegowego drivera, który będzie parkował nam połowę rdzeni. Wrzucacie procesor i działa. Nic nie musicie robić. No i tak to właśnie powinno wyglądać. To, że w niektórych grach ten procesor działa lepiej, to dlatego, że dodatkowy CCX, w tym 16 rdzeniowcu czasami mógł się wybudzać, gdy Windows robił jakieś rzeczy w tle. A będąc aktywnym, negatywnie wpływał na wydajność całości. Ba, nawet gdy rdzenie były zaparkowane, to mogły mieć negatywny wpływ na wydajność. To trochę tak, jakby w realnym życiu ktoś nagle wepchał Wam się w kolejkę w sklepie i zaczął odstawiać jakieś farmazony. To Logiczne, że całość pójdzie wtedy wolniej, prawda? To nie jest tak, że w każdym tytule 7800X3D wymiata, ale zdarza się to częściej niż rzadziej. Dopitnym przykładem jest tutaj Doom Eternal, gdzie na 7950X3D rdzenie nie były odpowiednio parkowane i mieliśmy sumarycznie gorszą wydajność. Są też gry takie jak dziedzictwo Hogwartu, które po prostu lubią wincy grydzyni i tyle. Far Cry też zdaje się dobrze wykorzystywać potencjał dodatkowej pamięci podręcznej. To samo Forza Horizon 5. Tu przyrost jest całkiem zauważalny, ale najbardziej w wartościach najniższego procenta, które są sporo niższe na 16-rdzeniowcu. Są też gry, które wolą więcej wątków niż 16, albo ta pamięć podręczna nie ma tam aż takiego znaczenia. Patrząc jednak na te wyniki, które otrzymałem, dochodzę do wniosku, że to, co zrobiło AMD, to nie był dobry pomysł. I prawda jest taka, że w tym 16-rdzeniowcu powinni dać taką samą ilość cache'u do obydwóch CCX-ów, no ale pewnie to byłoby trudniej zrobić i pewnie kosztowałoby to więcej, co nie? Dlatego moim zdaniem jeśli głównie gracie w gry, weźcie sobie 7800X3D, zapłacicie za niego sporo mniej, będziecie mieli mniej problemów i taką samą albo lepszą wydajność. Do tego moja sztuka też wciąga mniej prądu niż 16 rdzeniowiec z połową rdzeni zaparkowanych, co jest logiczne i zarazem imponujące. W syntetykach ten proc wypada pomiędzy 7700 bez X i tą wersją z X, co raczej szokiem nie jest. Lepiej wypadnie w takich testach jak 7-Zip, które właśnie czerpią korzyści z dodatkowej pamięci podręcznej. v z kolei wypada bardzo podobnie jak Cinebench i w sumie analogicznie jest z enkodowaniem materiałów wideo w H265. No i Premiere Pro też nie wydaje się, żeby miał jakieś ekstra korzyści z tego dodatkowego cache'u. Temperatury są dość wysokie, ale i tak niższe niż na 7700x. Głównie za sprawą tego, że wciąga on też dużo mniej prądu pod pełnym obciążeniem. No i co jak co, ale pobór mocy na poziomie 90W pod maksymalnym obciążeniem robi na mnie wrażenie. Niestety, podobnie jak przy tych wyższych modelach X3D, nie mamy możliwości manualnego overclocku i możemy bazować jedynie na PBO i Curve Optimizer, co nie jest moim zdaniem idealnym rozwiązaniem. I teraz, gdy mam już pełny obraz, doskonale zdaję sobie sprawę, dlaczego AMD to zrobi. Dlaczego opóźnili premierę tego procesora o miesiąc? Bo doskonale wiedzieli, że on w grach wypada tak samo dobrze, albo czasami nawet lepiej niż te droższe procesory. I chcieli te droższe procesory wystawić najpierw po to, żeby mniej cierpliwi się na nie rzucili i je kupili. A dostali jeszcze w pakiecie trochę problemów z tym driverem chipsetu. Więc w tym wypadku akurat cierpliwość faktycznie się opłaciła. Ten procesor, który ja mam tutaj został mi wypożyczony przez AMD wraca do nich po testach. Ja nie dostałem od nich też żadnych pieniędzy ani nie widzieli tego materiału przed publikacją. I jeśli podoba Wam się takie podejście do testów, możecie mnie wesprzeć po prostu klikając i sprawdzając cenę tego procesora w linku w opisie. I tak sobie myślę, że te osoby, które kupiły te mocniejsze i droższe procesory no muszą się teraz chyba trochę czuć oszukane przez AMD. Oczywiście to nie jest tak, że tamte droższe Droższe procesory w ogóle nie mają sensu, bo przykładowo jeżeli ktoś pracuje i gra na tej samej maszynie, to tamten procesor jak najbardziej ma sens, no nie licząc tych problemów z driverem chipsetu. Ale chyba wszyscy w tym miejscu zgodzimy się, że no AMD mogło to po prostu rozegrać lepiej. Może trochę gorzej dla swojego portfela, ale lepiej dla konsumentów. No i po prostu trochę szkoda. 7800X3D naprawdę bardzo spoko i polecam, natomiast tych droższych modeli po przetestowaniu tego procesora no nie mogę polecić, chyba że ktoś faktycznie, jak mówiłem wcześniej, pracuje i gra na jednej maszynie, ale jeśli jedyne co robicie na komputerze to gry, to moim zdaniem te droższe procesory to strata kasy i ten będzie dużo lepszy. BIOS